Cześć, tu Mateusz Zaforę Polska. Inwerter on-grid, inwerter off-grid, inwerter hybrydowy. Jakie są między nimi różnice? Zapraszamy. Zaczniemy od truizmu. Instalacja fotowoltaiczna pracuje tylko wtedy, gdy do modułów dociera światło, a więc nie zawsze jesteśmy w stanie spożytkować naszą energię na bieżąco. Dlatego właśnie na etapie planowania inwestycji musimy zadecydować, jaki inwerter wybrać, w jaki sposób będziemy gospodarować nadwyżkami energii. Inwerter on-gridowy, czyli bezpośrednio zintegrowany z siecią elektryczną. Nadwyżki energii są do tej sieci sprzedawane a następnie jako prosumenci możemy tę energię odkupić. Jest to tak zwany billing bądź nowe zasady. Ci z Państwa, którzy zrealizowali instalacje fotowoltaiczne przed kwietniem 2022 roku rozliczają się na tak zwanych starych zasadach. Rozliczenie tutaj jest bardziej uproszczone. 80% z nadwyżek energii możemy odebrać. 20% to tak w cudzysłowie opłata za korzystanie z tejże sieci. Jest to rozwiązanie najpopularniejsze, najbardziej powszechne, najtańsze w zakupie. Wadą jest to, że no w przypadku awarii sieci na przykład jesteśmy zupełnie uzależnieni od dostawcy prądu. Rozwiązanie numer dwa, inwerter off-gridowy, dedykowany instalacjom położonym na odludziu, położonym w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej lub dla tych z Państwa, którzy na przykład z przyczyn światopoglądowych nie chcą do sieci należeć, nie chcą się przyłączać. Inwertery off-gridowe na bieżąco zaspokajają apetyty energetyczne naszych budynków, plus nadwyżki dodatkowo kumulują w magazynach energii. Zalety są duże, no przede wszystkim ta wspomniana niezależność, możliwość wykorzystania energii z magazynu na przykład w porze nocnej. Wady, no niestety troszeczkę wyższa cena całej instalacji, związana przede wszystkim z zakupem magazynu energii. No i na koniec inwerter hybrydowy. Inwertery tego typu łączą w sobie cechy inwerterów on-grid i off-grid, a więc po pierwsze zaspokajają aktualne zużycie, aktualną konsumpcję budynku. Po drugie nadwyżki magazynują w magazynach, które możemy później wykorzystać sobie w porze nocnej, bądź jeśli wystąpi awaria sieci i wówczas jesteśmy zabezpieczeni. No i po trzecie Nadprodukcje, które zdarzają się dość często, na przykład w porze letniej, przekazują do sieci i rozliczamy się wtedy normalnie z operatorem. Czy jest to rozwiązanie idealne? No, z pewnością byłoby, gdyby nie dość wysoka cena tego sprzętu. Inwertery hybrydowe są najdroższymi spośród inwerterów, No, ale podobno niezależność nie ma ceny.